Nigdy wcześniej nie odwiedziliśmy opuszczonego pałacu w uszy, nawet za dnia. Dotarliśmy tam późno w nocy i długo szukaliśmy właściwego budynku. Za pierwszym podejściem wydawało nam się, że go znaleźliśmy, ale nigdzie nie mogliśmy dostrzec wejścia. Gęsta roślinność wiele utrudniała. co, zostańcie tutaj. A ja przejdę i zobaczę, bo kurczę, może być tak, że to jest bez sensu. Radek postanowił obejść cały budynek dookoła, co nie było łatwym zadaniem. Momentami ciężko było przedrzeć się przez gęste krzaki, a wejścia nadal nie udało się nam znaleźć. Вот. Вот. Тубу там и Ik hoor het Tak, jakiś piopakno. nie ma wyjścia przez okno te albo tamte drabina byłem na, no, na około cały buty upierdolone tam jest jakaś nie ma wejścia tylko te. byłem na około byłem naokoło... około całe... tam jest bagno takie że pół buta mi zlazło wszędzie są te ostre jestem cały poskaleczony wszędzie są te ostre te no no powiem wam, że to jest zabezpieczone bardziej niż Fort Knox. To jak to znaczy? to może nie było zamurowane. A bo może tymi oknami. Ale pytanie, jeżeli to są okna, no dobra, no to wejdziesz przez okno drabiną, a z drugiej strony co, zeskoczysz? No właśnie. Przejdź się ze mną, Radek, jeszcze od frontu. Zobaczymy dokładnie. I ten. Jak od frontu? No tam z drugiej strony. Nie da Dobry. rady tam przejść. Tam jest błoto. Tam Czy... jest jakaś rzeka. Czyli byłeś tam z drugiej strony? No tam przeszedłem, tu na około czyli. Dobra, dajcie mi 5 minut. E... Jak nie, to zadecydujemy co robimy. Dobra. Nie dawałem za wygraną, chciałem koniecznie znaleźć wejście, za wszelką cenę. Chodźcie tu. Jest wejście. Nie. Prawda wygląda creepy, ale jest. Ale to jest tylko na dach. No, mam nadzieję, że jest zejście niżej. Ale zobacz, że to jest połamane. No nie walisz. No jak? Potrzymaj mi piwo. I'm No niestety, macie rację. Jest tylko wejście na strych. Nie ma żadnego wejścia? No nie, nie widziałem. Trzymaj takie A dobra, to jeszcze 5 minut mi dajcie. Zaraz wracam. Jak się później okazało, próbowaliśmy wejść nie do tego budynku, co potrzeba. Po jakimś czasie odnaleźliśmy właściwy punkt naszej wyprawy. Po około godzinie mogliśmy rozpocząć projekt. O, tu jest normalnie. To były drzwi jakieś potarasowe. No to na luzie tu wyjdziemy. Jest przejście dalej. No ale pałac to jest w stanie upłakanym. Coś mówiłeś? Nie, coś Daj Co? i piwnicy. Kroki na schodach chyba, nie? No, ktoś sobie zrobił jaja. Albo... Nie. Tam jest dziura w poboczu. ani by się kamerę zostawiło. Jesteśmy w opuszczonym pałacu w uszy. W momencie kiedy wjeżdżaliśmy do tej wsi, wydawało nam się, że będzie opuszczona, że będzie jak z tego słynnego filmu Silent Hill, że wjeżdżamy, nie ma nikogo, pozamykane domy, okna, pozabijane, wszystko. Jednak obraz jest inny niż to opisują w internecie. Są tu budynki mieszkalne, są tu domostwa, świeciło się światło, przy, omijaliśmy samochody. Więc nie do końca wygląda to tak, jak to zostało powiedziane. Natomiast jesteśmy w pałacu, opuszczonym pałacu, do którego ciężko było się przebić. Długo szukaliśmy odpowiedniego budynku, a potem ciężko było się tutaj dostać przez gąszcz roślin, które tutaj rosną wokół niego. Jesteśmy tutaj, dlatego że ściągnęli nas tutaj historię chłopaków z Polish Paranormal TV, kiedy jeszcze byli. Grupą wcześniej i podobno zarejestrowali tutaj w piwnicy Głos, a także na schodach, na klatce schodowej Kroki. Dlatego tutaj przyjechaliśmy. Było ciężko, bo to jeden z ostatnich projektów. Jesteśmy zmęczeni. Trochę już tutaj pobyliśmy, żeby znaleźć to miejsce. Będziemy się chcieli teraz starać dowiedzieć, czy coś tutaj się uda zarejestrować. Przeprowadzimy sesję EVP, a także sesję z Fluxem. Zobaczymy, co pokażą nasze kamery. Wszystkie rozstawiliśmy już w piwnicy, na strychu, w korytarzach. Więc pora przejść do dania głównego, do sesji. Pojawiła się informacja, że okoliczna miejscowość, czyli Usza, ma być zbiornikiem retencyjnym. Dlatego mieszkańcy powoli, cyklicznie ją opuszczali. Teorium zakładaliśmy, że jak tu przyjedziemy, nie będzie nikogo. Albo będą jakieś nieliczne domostwa. Rzeczywiście domost nie jest jakoś dużo, ale pamiętajmy, że jesteśmy we wsi. To nie jest duże miasto, nie jest duże miasteczko, to jest mała wieś, w której jest mało mieszkańców. Ale jak przejeżdżaliśmy, nie zauważyliśmy żadnego domu, w którym albo nie było samochodu, albo nie paliło się światło, albo wyglądał przynajmniej na opuszczony. Oprócz tego, w którym aktualnie się znajdujemy. Czy w nim straszy? Zaraz się przekonamy. Dobra, słuchajcie, plan jest taki, żeby przeprowadzić teraz sesję EVP i ustawić fluxa na schodach, gdzie chłopaki podobno słyszeli kroki. To jest jakby jedyna historia na temat... Nie historia, to jest tak, jedyna film, poszlaka. poszlaka na temat nawiedzenia tego miejsca której się trzymamy, ponieważ o samym pałacu jest bardzo mało informacji na temat historii, na temat kto tu mieszkał, co tu się działo. Więc te wiadomości są szczątkowe. Bazujemy tak naprawdę na tym, co doświadczyli chłopaki. I bardzo ważne, jeżeli wy coś o tym wiecie, co tutaj było, to jak ten budynek wcześniej wyglądał, macie jakieś zdjęcia, wyślijcie nam na maila. Będzie to dla nas bardzo fajne. Tak jest. I przy okazji poznamy historię tego budynku. Tak jest. No i dodatkowo my tu jesteśmy po raz pierwszy w nocy, nie byliśmy tu za dnia, bo nie było na to czasu. No i jesteśmy tu jakby po omacku. Pierwszy raz w nocy, było ciężko, ale znaleźliśmy ten pałac. I jakby badamy go na żywym organizmie. Więc zobaczymy, co tutaj uda nam się zarejestrować. Kamerę byś mi podał Patrz, patrz, patrz, patrz No tu też pamiętaj, że jest orl za nami, akurat w tym miejscu A Więc może ściągać do. kamera, tak. która jest za nami, to tak, to... ale może może jakbyś dał na górę bardziej, aczkolwiek nie wiem. Ale nie... No, nigdy nie będzie mieć 100 no, nie będzie mieć. co można wykluczyć na pewno w statku pod chatka, że tam nie mogło do tego dojść. Nie, nie mogło, bo no, ordo, nie było podłączone ścieczo. Nie <śmiech> było takiej możliwości, byśmy ileś tam tysięcy metrów na, na no, tysięcy. Teraz Orlo prawda? jest podłączony i możemy to potwierdzić. Rzeka dwójka potwierdzić, może reagować. że Orlo jest podłączone, ponieważ Michał, słyszysz nas? A się na krótkofalówce. Może wyłączył dźwięk. Może wyłączył dźwięk. No. No, no to słyszeliście. Michał widzi nas i słyszy poprzez kamerę, więc wszystko jest podłączone. Mamy tak. pewność, że to K2 reaguje na kamerę. Więc o tym mówimy. Dobrze ja cofnę troszeczkę. No widzę jakiejś zaborkę. To tu teraz to jeszcze statek kuchat Ale nie chcę. Nie chcę. więcej 100% pewności niż. niż stracić coś, czego będę później żałował. Pałac z buszy. Jakby co. Sesja EVP. możesz coś do nas powiedzieć, śmiało, jeżeli tu jesteś z nami albo dać nam znać za pomocą któregoś z urządzeń na schodach możesz przejść się tymi schodami w dół albo w górę wtedy my to zobaczymy tylko w innym świecie duchowym czy coś tu straszy, może Ty powiedz coś do nas, jeżeli nas słyszy Przejdź po schodach, stuknij w coś. Wydaj jakiś dźwięk. Powiedz coś do nas. My to usłyszymy. w tym połacu? Tak lub nie? Może tu straszysz? Przejdziesz po tych schodach? Zobaczyć pierwszą. I zejść do piwnicy. To będziemy... No, no, Tak, tak, tak. Weź, weź nie. Tak, tak. Jest tu ktoś z nami? Pokaż się. Stań przede mną. Stań koło mojego kolegi. Koło mojego przyjaciela stań. Dotknij go. soczewka przegrzewa. przygrzewał. wiem poda. Nie mam światła. Masz lampę i latarkę? A, przepraszam, latarka jest tam. Dobra. Zostawiłem, ale lampy nie są. się. Tam znowu ściany są, dałbym ja tu bliżej Ale tu kad można odpalić Masz? Podobno słyszane tu były głosy Możesz nam się pokazać Duchu tego miejsca, możesz do nas przyjść, pokazać się. Pamiętaj, że tam jest kamera, możesz sobie stać tam, nie zasłaniać. Czy się tu nawet. Bo tutaj. Posłuchaj mnie, jeżeli tu jesteś. Stań koło mnie. Ja zbliżam dłoń. Po prawej stronie. Do czerwonej diody. Jeżeli tu jesteś. Zbliż się do zielonej diody. Dosyć blisko. Stań blisko, naprzeciwko mnie. Zrobisz to dla mnie? Musisz podejść bardzo blisko. Podejdź z drugiej strony. Możesz też przejść przez te drzwi. Wtedy drugie urządzenie da nam znać, że tu jesteś. Ale chciałbym, żebyś zbliżył się do tego urządzenia. Tak jak ja. Staję przed nim. Stań przede mną. Będę wiedział, że tu jesteś. Stań przede mną. Jesteś tu? Chodź do mnie. Podejdziesz? Wierzę, że tu jesteś. Możesz podejść? Chcę tylko wiedzieć, że jesteś tu z nami. Jeżeli podejdziesz ostatecznie, dostatecznie blisko, pokażesz, że tu jesteś. Możemy stąd odejść, jeżeli taka jest Twoja wola. Nie będziemy przeszkadzać. Duchu tego miejsca, czy jesteś tu z nami? Pokaż się. Dobra, jeszcze jedna sesja EVP tutaj. Zobaczymy, czy jakiś dźwięk się uda uchwycić. można usłyszeć w tym pałacu dźwięki dochodzące z piwnicy. Czy jest jakiś duch, który Coś. Jak masz na imię? Kim jesteś? Czy mieszkałeś tu w tym domu, w tym pomocy? Pracowałeś? Tak pracowałeś? Czy ten pałac jest Tobie bliski? jeżeli ten bałas jest dla Ciebie bliski jeżeli przebywałeś tutaj, pracowałeś jeszcze raz na zielono poproszę powiedz też jak masz na imię do tego urządzenia które trzymam w po tego miejsca jeżeli tu jesteś powiedz nam swoje imię prosimy Powiedz, co chciałeś sprawdzić. W tym momencie chciałem sprawdzić, czy to, co się wydarzyło w statku Puchatka, czy, czy, czy to jest jakaś anomalia, którą da się powtórzyć. Czy będzie odzwierciedlenie czy, czy, teraz? Tak, w innym miejscu. Jak widzimy, nawet ja przejdę obok, K2 stała wtedy przed Fluxem. Zobaczcie, Flux reaguje na mnie, ale K2 w ogóle nie daje żadnych odczytów czyli ona nie reaguje na fluxa. Na ja teraz przejdę z drugiej strony i nadal nie ma żadnej reakcji. Więc no. to jest tylko potwierdzenie tego, że K2 jest takim przyrządem, który bardzo ciężko pobudzić. Ale jeżeli już pobudzimy. Ale jeżeli już jest pobudzony, to znaczy, że, że jest coś bardzo mocnego i bardzo blisko. Zobaczcie, kompletnie nie reaguje. Sprawdziliśmy dwie rzeczy, bo ten odcinek najprawdopodobniej pokaże się po statku. Tak, bohatka, ale natomiast. nam w głowie cały czas siedzi ten. ten Sprawdziliśmy prawie. przede wszystkim. To, to teraz reaguje dlatego, ponieważ jest zmiana temperatury. temperatury tak. Ale zobaczcie, nie ma reakcji na fluksa. Jest reakcja na Orlo. Jednakże tam Orlo nie było podłączone, a my wszyscy mieliśmy ustawiony tryb samolotowy. Zresztą tam było bardzo ciężko z zasięgiem. Więc no, nie ma mowy o żadnej elektryce, o niczym. Tak. Po prostu jakaś energia. Więc to też pokazuje, że ten film, film. który pewnie już widzieliście, jeżeli nie zapraszam do obejrzenia, jest jak najbardziej autentyczny. I to, co się wydarzyło, można nazwać. Ja bym to nazwał nawet jakimś poltergeistem. Poltergeistem, a ja bym nazwał to nawet czymś więcej. Ponieważ te. to ciepło, które przez nas przeszło, to było bardzo ciepłe. Bardzo takie ciepła energia. no Może to był poltergeist. Może to był dobry duch, który po prostu chciał, żeby Piotrek mu pomógł. Chciał powiedzieć, że jest taka sytuacja że jest mu ciężko. Ale również może to był jakiś zły duch. Może tam nadal jest duch Iwana. Chociaż nie, nie no on jeszcze teoretycznie no, jest w i... Ale pamiętajmy, że doszło tam do bestialskiego morderstwa. Tam zostały pohańbione zwłoki. Tak. Więc... Może to być jakaś grubsza historia nawet z jakimś jakimś polem energetycznym. Zresztą... Złym polem energetycznym. Zresztą tam, tak jak omawialiśmy, to nie jest tylko jedna historia z, z tym zabójstwem. Ludzie się wieszali, ludzie mieli koszmary. E, niedaleko pobito e, staruszkę. Ponieważ ta legendy sięgają nawet spalenia czarownic na stosie. No to nic, dziś, dziś nie o tym dzisiaj tutaj jest tutaj. dzisiejszy projekt, ale my powoli będziemy kończyć w Pałacu Wuszy, ponieważ zrobiliśmy co mogliśmy. Bardzo długo tutaj kamery pracowały same. Jeżeli coś wyłapały, to super. My też tutaj siedzieliśmy w obrębie pałacu, nasłuchiwaliśmy około 20-25 minut. Dokładnie. I też byli, położyliśmy kamerę tak naprawdę we wszystkich miejscach gdzie coś mogło być, czyli na e, strychu, tak. na pierwszym, na drugim piętrze i w piwnicy. Więc nawet jeśli coś tutaj miałoby straszyć, na pewno byśmy coś usłyszeli. Spędziliśmy tu grubo ponad no, około 3 godzin w tym pałacu. Tak. I nic niepokojącego Pałacu nam się nie rzuciło. I w jego okolicach. Tak. Więc, no jeżeli byłoby coś głośnego, to rzeczywiście byśmy to albo słyszeli, albo albo no, poczuli. Więc zobaczymy, co udało nam się zarejestrować na kamerach i będziemy weryfikować to miejsce. Dokładnie. Ciężki projekt, ale Robimy to wszystko dla Was. Trochę żebyśmy, trzeba było się znowu na gimnazji. żeby sprawdzić, niby łatwy projekt, nie był łatwy, prawda? Ostatni miał być łatwy. Nie ma co wierzyć. A okazało się jak zwykle, proszę Państwa. No ale tak zawsze się okazuje. Myślisz, że będzie na końcu już łatwo, pięknie i przyjemnie? Nigdy tak nie jest. Szykuj się na najgorsze. Tak. tak ale nic, czegoś się dla Was nie robi, zobaczymy się jeszcze pewnie na górze. Pamiętajcie o tym, że że my już badamy te budynki te obiekty, nie ma sensu żebyście tu chodzili, to jest naprawdę niebezpiecznie. My też e, robimy to na własne ryzyko. Jest bardzo wiele miejsc, gdzie strop po prostu jest zarwany, dziury w podłodze. Nie ma sensu tu wchodzić i tak wejście jest niebezpieczne. No. Się pokaleczycie, bo wszędzie są róże. Lecimy na górę. Dokładnie. Słuchajcie, tu kończymy projekt w Pałacu Włoszy. Jest to nasz ostatni projekt z wielkiego wyjazdu. Tego, który właśnie mieliśmy zaplanowany na końcówkę sierpnia. Nam nie udało się tutaj dzisiaj nic zarejestrować, odczuć. Ale być może coś kamery. No to jeszcze to, że się nie udało nic odczuć, nie stwierdza, że nic tutaj nie ma. Trzeba sp sprawdzić kamery zweryfikować i zobaczymy aczkolwiek miejsce bardzo klimatyczne bierze się jakby to było faktycznie miasteczko, mała, mała wieś aczkolwiek widać zamieszkania, do zabudowania do jest klimat tego pałacu oczywiście jest zrujnowany ale jak się tutaj chodzi wokoło wchodzi do samego pałacu czuć czuć tutaj taką tak, tak jak jest. Tak. Także zobaczymy co tutaj nam wyniknie na materiale. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mm -hmm. Do zobaczenia.